Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj odpowiem Ci na bardzo ciekawe pytanie a mianowicie co zrobić jak musisz pracować na wysokości powyżej 3 metrów czyli dość wysoko, natomiast no, nie tolerujesz soczewek kontaktowych szkieł kontaktowych, które Ci zalecił lekarz Prawdopodobnie masz wadę wzroku, czyli bez szkieł nie możesz jedyna opcja jest w szkłach. Tutaj pan Misiek zapytuje mnie Pracuję w wytwórni PASZ na stanowisku załadunek samochodów Praca jest na wysokości powyżej 3 metrów i lekarka wpisała mi pracę w soczewkach No, przy nadmiernym zapyleniu nie jest to dobre dla soczewek i moich oczu Mam często zapalenie spojówek Co mam zrobić? Dziękuję. No, no, co masz zrobić? Najpierw ci niestety muszę pokazać troszeczkę przepisów prawnych i wtedy podejmiesz jakąś decyzję, prawda? Czyli przechodzimy tutaj. Są takie wytyczne Instytutu Medycyny Pracy, krajowego konsultanta do spraw medycyny pracy i w tabeli numer 2 są minimalne kryteria dla narządów wzroku w zależności od wykonywanej pracy. Słuch nas tutaj nie interesuje. Czyli rodzaj pracy, przechodzimy do pracy na wysokości 3 metrów i patrzymy. Jeden z takim D oznacza ostrość wzroku do dali. Przy okazji widzenie przestrzenne jest wymagane. Rozpoznawanie barw jest niewymagane. Pole widzenia drugi poziom wymagań. Wrażliwość na olśnienie i widzenie zmierzchowe niewymagane. I cóż oznacza ta literka 1D przy poziomie wymagań pierwszym do pracy na wysokości 3 metrów. Schodzę tutaj troszeczkę niżej, prawda, schodzę troszeczkę niżej i masz tutaj ładnie wszystko napisane. Dopuszczalne stosowanie korekcji w goglach ochronnych, w goglach ochronno-korekcyjnych lub soczewkami kontaktowymi, jeżeli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania, prawda, czyli lub soczewkami kontaktowymi, jeżeli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania, no z tego by wynikało, że u ciebie przeciwwskazania do ich stosowania są, czyli masz dwie opcje, albo że tak powiem załatwić sobie gogle ochronne, albo gogle ochronno-korekcyjne, prawda, czyli tutaj by były takież to gogle korygujące Twoją wadę wzroku No, natomiast jeżeli czegoś takiego sobie nie załatwisz to niestety pracować na wysokości powyżej 3 metrów nie możesz. No co bym zrobił? Poszedłbym do inspektora BHP zgłosił mu ten problem, wymagałoby to pewnie jeszcze raz wizyty u lekarza medycyny pracy no, natomiast mówię jeszcze raz, jeżeli nie tolerujesz soczewek kontaktowych w miejscu pracy, jeżeli jest to nadmierne zapylenie, no to niestety albo gogle korekcyjno-ochronne, ochronno-korekcyjne, albo po prostu muszą Cię od tej pracy odstawić. No, no nie mam tutaj zbyt wielkich, zbyt dobrych wiadomości, ponieważ Stosowanie gogli ochronno-korekcyjnych, gogli ochronnych no w Polsce nie jest zbyt popularne. Ja tak szczerze mówiąc takich gogli nie widziałem u żadnego pracownika. Natomiast jest cała grupa pracowników, szczególnie budowlanych z wadą wzroku. I jest tutaj ważna inna rzecz, że okularów nie wolno nosić. Wynika to z innego aktu prawnego. Okularów nosić nie wolno. No, ponieważ po prostu mogą spaść i możesz sobie coś złego zrobić Natomiast, no tych gogli nie widziałem, natomiast lekarze żeby to jakoś ominąć piszą Praca w soczewkach kontaktowych, no ale na budowie czy w tej wytwórni parczy jest zapylenie, no to jest po prostu tragedia i praktyka jest taka często, że no, wszyscy, wszyscy wiedzą, że tak powiem, że w okularach pracować nie wolno a po prostu w okularach Pracują, no chyba że w wypadku takim, że mają takiego inspektora BHP, który czepia się takich spraw. Czepia, mówię tutaj w cudzysłowie, czyli pilnuje takich spraw, pilnuje zaleceń lekarskich, aby były przestrzegane. No i w tym momencie, jak nie tolerujesz soczewek w miejscu pracy, to masz po prostu. To masz po prostu problem. Widzę tutaj moją grupę ulubieńców. No, cieszę się, że robicie mi darmowe SEO. Widzę, że jeden nawet pomimo zmiany czasu zapomniałem, czy chyba z zimowego na letni tutaj nawet ruszył cztery litery i zamiast siedzieć przed TVNem coś tutaj komentuje. No, mogę Ci powiedzieć, jako pierwszy w Polsce nakręciłem filmik jak się pozbyć trolla internetowego, prawda? Jak się skutecznie pozbyć trolla internetowego? Za 5 sekund zostaniesz zablokowany na moim kanale i prawdopodobnie z kanału Zaba Zab Pies jest tu ostatni Twój występ moi, gościnny na moim podwórku, prawda? Także, no, no na niewiele Wam wymyślę, dzięki za darmowe SEO, ponieważ tak szczerze mówiąc, no widzów nie mam zbyt wielu na moim hangoucie, także bye bye, mówił Darek Kraśnicki. Jeżeli zaba pies chcesz skomentować masz na to 5 minut tutaj pod, pod, moim, pod moim filmikiem. Jeżeli chcesz zasubskrybować mój kanał, no być może zmarzesz swoje winy, tutaj jest po prawej stronie link do subskrypcji. Także obejrzyj jeszcze raz filmik i jak zablokować skutecznie trola internetowego. Myślę, że jesteś na tyle inteligentny, że dasz radę. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo.